Chcielibyśmy przeżyć życie jeszcze raz By naprawić błędy tu i teraz Stanęliśmy w miejscu, co dalej z nami będzie Którą drogę wybrać, co w życiu pozmieniać Czasu wolnego coraz bardziej brak Chcielibyśmy być po prostu Melancholia codziennie nas przytłacza A ten życia nadal przyspiesza Świat, traci barwy w moich oczach Ja, często tonący w swoich łzach. Czas, nie chcę zwalniać, w ucieka Żal, schowany w głębi mego serca Chciałbym kiedyś móc wymarzać życia Trudny czas, cały ten scenariusz zły pozmieniać Chcemy znów oddychać i oddech ten nabierać, lecz w życiu wciąż co dzień niewiele się zmienia. Wiele się zmienia.